Młodzi ludzie kończąc studia pierwszego stopnia często zadają sobie pytanie, czy warto kontynuować kształcenie, czy tytuł magistra jest im potrzebny, czy warto kolejne dwa lata lub półtora roku poświęcić na naukę. Oczywiście każdy sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie i zastanowić się jak będzie wyglądała jego ścieżka zawodowa. Należy jednak pamiętać, że rozwój zawsze jest opłacalny i nawet jeśli w danym momencie życia wydaje się, że magister do niczego nie jest potrzebny, nie wiemy co będzie za dwa lub trzy lata. Często bywa tak, że awans na stanowiska kierownicze, menedżerskie uzależniony jest właśnie od posiadania tytułu magistra i wówczas dobrze jest być przygotowanym na taką okoliczność i posiadać wiedzę i tytuł, które są swoistą furtką do sukcesu zawodowego.